Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem z Wrocławia i w tym wideo opowiem Ci jak możesz zrobić certyfikat UK Gas and Oil pracowników offshore'owych we Wrocławiu. Tak, dobrze usłyszałeś lub usłyszałaś we Wrocławiu. Także jak mieszkasz gdzieś w zachodniej lub południowej Polsce, oczywiście nie musisz się tłóc do Gdyni, czy do jakiegoś innego nadmorskiego polskiego miasta. Niektórzy nawet wyjeżdżali za granicę. Wszystko wykonasz w jeden dzień, u mnie, w przychodni, na miejscu, no oczywiście zaoszczędzony czas możesz mile spędzić z rodziną lub innymi swoimi bliskimi osobami. Badam marynarzy od wielu lat i ciągle z uporem maniaka pytano mnie właśnie o dawne certyfikaty Jukoa, no kręciłem jak mogłem, <gryw> że tak powiem. Natomiast w końcu jedna zainteresowana osoba zmusiła mnie do podjęcia jakiejś akcji. No cóż było robić? Pojechałem do pięknej szkockiej miejscowości Aberdeen, no stąd mam tą koszulkę. Szczęśliwie przeszedłem szkolenie dla lekarzy w takim centrum Falknatek, na tuż niedaleko lotniska w Aberdeen. Mieszkałem w hotelu Dice Menses, no wrażenia niezapomniane, szczęśliwie przeszedłem to szkolenie dla lekarzy. W międzyczasie poznałem też wielu wspaniałych ludzi z całego świata, poznałem wielu Szkotów, przy okazji, też musisz wiedzieć, posmakowałem prawdziwej szkockiej whisky, nie to, co sprzedają u nas w sklepach, także Glenn Gariusz, serdecznie zapraszam, czy zachęcam. No, po pewnych takich biurokratycznych ceregielach wpisano mnie w końcu na listę lekarzy uprawnionych do badań pracowników offshore'owych na Morzu Północnym, no i od w zasadzie maja 2013 roku działam pełną parą. Czego może się spodziewać w mojej przychodni na Żernickiej 215 we Wrocławiu? Otóż UK Gas and Oil bardzo poważnie traktuje zdrowie swoich pracowników, pracujących na tych platformach, na Morzu Północnym i nie podlega to żadnym kompromisom. Musisz mieć w jakimś podstawowym zakresie, przynajmniej zrobione aktualne badanie moczu, audiometrię, badanie wzroku, pomiar masy ciała, no i oczywiście moje skromne badanie lekarskie. Dodatkowo mogę Ci zlecić, zależnie od wskazań, spirometrię, EKG, badania krwi lub jakiekolwiek inne konsultacje, które uznam dla właściwej oceny Twojego stanu zdrowia, szczególnie jak wracasz po zwolnieniu lekarskim, czy miałeś jakiś uraz, czy jakieś inne poważne schorzenie, z powodu którego musiałeś zlecieć, zostałeś oddelegowany do kraju. No i cóż, na sam koniec oczywiście dostaniesz ten upragniony certyfikat, potwierdzony moim osobistym numerem PIN nadanym mi przez and Gas and Oil. No i to w zasadzie można by powiedzieć wszystko. Tak więc, jeżeli potrzebujesz tego świadectwa, chcesz mieć się w miarę szybko, chcesz je zrobić w miarę sprawnie, a przy okazji odwiedzić Piastowski Wrocław. No cóż, zapraszam Cię do mojej przychodni na Żernicką 215, ponieważ no, spodziewam się, że wiele osób będzie spoza Wrocławia. Na wszelki wypadek skontaktuj się na mojego maila. Tutaj go widzisz: lekarz małpakrasnicki.pl. Powtarzam, lekarz małpakrasnicki.pl mailowo wyjaśnię Ci wszelakie wątpliwości no i oczywiście zarejestrujecie na dogodny termin kiedy mógł, będę, będę mógł sprawnie wykonać wszystkie badania. Także do zobaczenia wkrótce we Wrocławiu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia pod wielkim wrażeniem Szkocji, Falknatek i całego tego systemu szkolenia. Musisz jeszcze wiedzieć, że o ile się orientuję, świadectwa UK gas and oil, są honorowane przez Norwegów oraz Holendrów. Oczywiście mówię tutaj o pracy na platformach wiertniczych na Morzu Północnym. Także jeszcze raz zapraszam do Wrocławia, Darek Kraśnicki z Wrocławia.